Mieszczamy się prosto, po lewej stronie za chwileczkę będziemy mijali wieże ciśnień. Przecięliśmy ulicę Ślężną, wjeżdżamy w ulicę Armii Krajowej. Darek zmienił pas z, lewego, z prawego na lewy ale jednak prawy idzie szybciej, więc słuszna decyzja obrócił się, popatrzył, czy może zjechać sobie na pas prawy obrócił głowę, aby wyeliminować tak zwany martwy punkt czy mieć pewność, że może spokojnie zmienić pas na prawy bardzo słuszna decyzja światło pomarańczowe zapaliło się w momencie wjazdu na skrzyżowanie więc hamowanie gwałtowne mogłoby doprowadzić do poślizgu motocykla więc przejechanie na światle pomarańczowym, gdy nie ma możliwości zatrzymania się jest jak najbardziej prawidłowe Po prawej stronie mijamy w wojewódzki ośrodek ruchu drogowego Tu gdzie jeszcze kilka miesięcy temu Darek walczył o prawo jazdu kategorii A Wyszedł z tego egzaminu zwycięsko Dzięki temu spokojnie może się poruszać własnym motocyklem.